Mówiliśmy już trochę na temat komunikatów o błędach i o tym, że należy je czytać, warto się też przyjrzeć im od strony technicznej, w zdecydowanej większości pomijając czyste błędy składniowe są one wyjątkami. Wyjątki są mechanizmem pozwalającym na przerwanie wykonywania programu z powodu błędu. Ich przewagą nad zwykłym ubiciem programu w takiej sytuacji jest możliwość ich obsłużenia. Wyjątek pozwala nam wyskoczyć z dowolnego poziomu zagnieżdżeń funkcji bez pisania w nich specjalnego kodu, który się tym zajmuje, na np. w postaci warunków sprawdzających kod powrotu wywoływanych funkcji i powodujących przerywanie działanie funkcji, która je wywołała oraz zwrócenie odpowiedniego kodu błędu. Wyjątki pozwalają na programowanie bez konieczności sprawdzania dla każdej funkcji, którą używamy, czy zakończyła się ona sukcesem czy porażką. Dodatkowo w ramach kodu obsługującego wyjątek możemy rozróżniać poszczególne błędy z użyciem obiektu używanego przez wyjątek i odpowiednio na nie reagować. W Pythonie do obsługi wyjątków służy konstrukcja try-except, przypominająca trochę instrukcję if. Pierwszy blok kodu związany ze słowem kluczowym try wykonywany jest normalnie. Jeżeli wystąpi w nim wyjątek, który nie był obsłużony wewnątrz funkcji w nim użytych, to wykonywanie tego kodu jest w tym momencie przerwane i program przechodzi do odpowiedniego bloku except. Bloków except może być wiele. Wybierany jest ten, po którym podana jest klasa zgodna z klasą użytą do rzucenia wyjątku. Jeżeli żadna z podanych klas nie pasuje to wykonany będzie domyślny wariant, czyli ten bez podanej klasy, a jeżeli go nie ma to wyjątek pozostanie nieobsłużony i będzie propagowany w górę stosu wywołań funkcji. Możemy rzucać własne wyjątki z użyciem słowa kluczowego RAISE, po którym wywołujemy konstruktor klasy pochodnej od Base Exception lub podajemy obiekt takiej klasy. Na ekranie widzimy kod demonstrujący wielopoziomowość w obsłudze wyjątków, Wyjątek type error generowany w funkcji f, gdy x jest mniejsze od 0, obsługiwany jest w funkcji g, zatem nie jest zauważany w funkcji h. Wyjątek value error generowany w funkcji f, gdy x jest mniejsze od 5, nie jest obsługiwany w funkcji g, zatem jest zauważany w funkcji h. Widzimy też, że rzucenie wyjątku przez jakąś funkcję w bloku try skutkuje przerwaniem wykonywania tego bloku h. Ok, wypisało się tylko gdy g nie wypuściło wyjątku. Obsługa wyjątków ma sens w sytuacji, gdy spodziewamy się, że dany fragment kodu może zawieść i mamy pomysł jak na to zareagować, na przykład gdy otwieramy do odczytu plik podany przez użytkownika, który może nie istnieć. Przechwytywanie i ignorowanie wszystkich wyjątków jest bardzo złą praktyką, która utrudnia szukania błędów w programie. Jeżeli zdecydujemy się na napisanie bloku Try except, to powinniśmy napisać kod, który sensownie obsłuży taki wyjątek. Jak wiemy, liczby możemy zapisywać w różnych systemach liczbowych. Jednym z nich jest system dwójkowy, nazywany też binarnym. Taka reprezentacja liczb jest podstawą działania elektroniki cyfrowej, w tym współczesnych komputerów. Przy okazji omawiania operatorów logicznych NOT, AND i OR wspomnieliśmy o operatorach bitowych, ale nie wchodziliśmy głębiej w ten temat. Są to operatory wykonujące operacje algebry bulowskiej takie jak np. AND, ale nie na poziomie liczb jako całości, a na poziomie poszczególnych bitów tych liczb. Jak widzimy na ekranie mogą dawać one inny efekt od operacji logicznej. Jeżeli operację AND logicznego wykonamy na dwóch wartościach niezerowych odpowiadających prawdzie, dostaniemy wartość niezerową, czyli prawdę. Natomiast jeżeli operację taką będziemy wykonywać niezależnie na kolejnych cyfrach reprezentacji binarnej tych liczb, to wynik może być różny. W przykładzie widocznym na ekranie użyliśmy liczb 1 i 2. Liczba 2 to w systemie binarnym 1,0, a liczba 1 to 0,1. Zatem jeżeli wykonujemy operację end na poszczególnych bitach, to mamy po kolei 0 i 1, czyli 0 oraz 1 i 0, czyli też 0. Zatem wynikiem jest liczba o bitach 0 i 0, czyli 0. Jako że funkcja bin używana do konwersji liczby na napis w reprezentacji bitowej nie wypisuje jej wiernie, a używa reprezentacji wartości ujemnych oraz pomija wiodące zera, to na potrzeby tego przykładu zdefiniujmy sobie funkcję pb, która będzie wierniej wypisywała reprezentację binarną liczby czterobitowej. Dzięki niej możemy się przyjrzeć działaniu różnych operacji bitowych. Przy pomocy znaku ampersand zapisujemy operację bitowego and, pionowej kreski bitowego or, dzióbka w górę bitowego xor. XOR to operacja alternatywy wykluczającej, zwraca 1, gdy argumenty różne, 0, gdy jednakowe, Tilda neguje poszczególne bity w liczbie, czyli bit 0 zastępuje bitem 1, a 1 bitem 0. Można zauważyć, że jest to to samo, co XOR z samymi jedynkami i obserwacja ta potrafi być użyteczna. XOR może być użyty jako sterowany negator. Podwójne znaki mniejszości i większości służą do realizacji przesunięć bitowych o podaną ilość bitów w lewo bądź w prawo, Operacja przesunięcia w lewo odpowiada mnożeniu o 2 do potęgi tyle o ile przesuwamy, natomiast operacja przesunięcia w prawo to dzielenie przez 2 do potęgi tyle o ile przesuwamy. Operacje takie są przydatne do sprawdzania bądź ustawiania wartości poszczególnych bitów. Są to operacje dość niskopoziomowe i nie są często stosowane w samym Pythonie, ale wiedza o nich przyda nam się w niedalekiej przyszłości.